W lutym wybraliśmy się z Krzysztofem trochę na walentynki, ale bardziej w poszukiwaniu inspiracji na paryskie Premier Vision. Przez trzy dni dwa razy w roku w paris Nord pendt sześć głównych gałęzi przemysłu dostarczających materiały i usługi dla światowej branży mody spotykają się właśnie na tych targach. Cały event jest tak ogromny, że naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od analizy mapy. To się znalazłam na mapie, to food market. To jest ta mapa, gdzie czyli... Hala druga, to jest hala chińska. Chyba też możemy pominąć. Chińska hala? Hala czwarta. To jest hala z akcesoriami. I z biżuterią. Więc... Też możemy pominąć. No nie, akcesoria do skierania jest strasznie ważne. To wszystkie dodatki. To jest, czyli to jest ważne, ale tak jak możemy to zostawić na później. To jest widok na halę szóstą. E, możecie zobaczyć skalę, natomiast to jest jedna z mniejszych e, tak naprawdę hal. E, to jest hala, której ja dla siebie akurat za dużo nie znajdę, bo jest tutaj dużo tkanin e, takich do wykonywania e, odzieży sportowej, e, do zrobienia swetrów, więc dla mnie ale zaraz przemieszkam się już w kolejne miejsca. Oczywiście jako pasjonatkę mody aż korci, aby przejść po tych wszystkich stoiskach, ale podejrzewam, że wtedy zabraknie mi czasu na modę ślubną, a to ona jest dla mnie teraz najważniejsza. Żono, twój operator jest wierny Tobie. Chciałabym, żeby tak pozostało na zawsze. We dwoje zawsze raźniej i nawet udało nam się dotrzeć do hali numer 5. Zaczynamy szaleństwo! Tkanina tworzy suknię, dlatego jej wybór jest tak istotny. Możliwości są nieskończone, a desenie, szycia, ozdoby, rodzaj materiału tak różne, że ciężko podjąć ostateczną decyzję. Dajecie wiarę, że kolejny sezon zaowocuje nowymi wzorami? Niewiarygodne. Teraz jesteśmy w miejscu, w którym możemy zobaczyć wszystkie trendy na przyszły rok. Jest to fajne, bardzo inspirujące miejsce. Na przykład tutaj jest taka tablica z kolorami, które będą najłodniejsze w przyszłym tak. stronie, więc jest to prawdziwa ściągawka dla poradykantów. To jest kolejna totalna ściągawa co dla kobiet, co dla mężczyzn, co na sportowe ubrania, co w modzie takiej przedrębnej. Jak dopasować kolory, jak je połączyć, jak zrobić, żeby było modnie żeby było w trendach. Naprawdę wystarczy to chwilę posiedzieć i wszystko jasne. Tam są pokazane kombinacje kolorów jakie można robić, ale tutaj również są takie stoiska, które widać co będzie modne. Tak. Bardzo modne są kontrastujące ze sobą e materiały. Bardzo modne są wzory. Właśnie krata jest super modna w tym roku. Mi się maksymalnie podoba ten trend na neonowe kolory i neonowe wzory. Są naprawdę przepiękne. Na tych fajnie jest to, że one są bardzo spójne. Wszystkie stojstwa wyglądają dokładnie tak samo. Jedynie Tutaj swoje tkaniny, swoje trupki, więc jest yy, yy, tak bardzo czysto. Ale też mam wrażenie, że łatwo się smukać. <laughs> Bo przy każdą wygląda tak samo. Czas na przerwę, więc czas na coś słodkiego. W to jest takie miejsce, w którym są pyszne francuskie etlerki, A dla mojego męża pyszny francuski szampan, więc jest wszyscy szczęśliwi. Co takiego? Chciałeś, żebym mówiła Tomasz. Konsumpcji nie pokazujemy, bo operator miał zajęte ręce. A po przerwie wybraliśmy się na dział z akcesoriami. Akcesoria, wszystkie dodatki, paseczki, guziczki, zameczki, pierdołeczki, konieżyczki, wszystko, wszystko, wszystko to jest. Wszystko co drogie. Nitki. No cóż, musimy po prostu przejść tutaj, bo żalę chyba nie wszystko. Masz to, że można dostać po prostu zawrotu głowy. Wyczytają wszystko: turebki, błyskotki, naszybki, krzywki, prasowanki. Oh my god, akcesoria na głowę. Bardzo proszę, jakie fajne. W ogóle to jest nie późniejszy dział w Biżuteria jest bardzo zróżnicowana w tym sezonie. Połączenia materiałów, z jakich jest wykonana są zaskakujące. Mamy złoto, srebro, metale, plastik, pióra, kamienie, szkło, tkaniny. Wzory i projekty są bardzo nowoczesne. To jest po prostu takie piękne, totalnie moje kolczyki. Duże koła, złote i obłożone czerwonymi piórkami wyglądają najlepiej na świecie. Piękne. No. Słuchajcie, milion godzin później kończymy e, naszą wycieczkę po targach. One trwają trzy dni, ale mam wrażenie, że nawet gdybyśmy spędzili tutaj tydzień, to nie bylibyśmy w stanie zobaczyć wszystkiego. To jest prawdziwe szaleństwo, prawdziwy raj i prawdziwy, prawdziwe inspiracyjne miejsce, w e, którym można skończyć.